Stanami jest i stanów stan Jako wieża nad płaskie domy Starcząca w chmury Wymyślicie, że ja nie pan Dlatego, że dom mój ruchomy Z wielbłądziej skóry przecież jaż ja w nieba łonie trwam Gdy ona duszę mą porywa jak piramidę Przecież ja ziemi tyle mam co ma pokrywa do pokądiny